Nazywam się Roman Mazowiecki. Od jakiegoś czasu mój urząd pracuje w EZDRP. Doceniam ten system, gdyż mam porządek w aktach, nie muszę biegać po dokumenty i łatwiej mi pilnować terminów. Oczywiście zanim poznałem i przyswoiłem zasady elektronicznego zarządzania dokumentacją, musiałem uzbroić się w cierpliwość. Dzisiaj wiem, że było warto. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z EZDRP, to Twój ekran startowy wygląda ubogo. Jeśli jednak popracujesz dłużej w systemie, prowadzisz sprawy, regularnie otrzymujesz i wystawiasz zadania, to staje się on prawdziwym centrum zarządzania dokumentacją. Ułatwia to kontrolowanie terminowości i płynności pracy. Bez względu na posiadane uprawnienia i staż pracy, w systemie zawsze mamy do dyspozycji kilka stałych elementów. Każdy użytkownik ZDRP widzi ekran startowy, menu główne i menu górne. To ostatnie jest dostępne z każdego miejsca systemu. Z kolei menu główne możemy mieć wyświetlone w pełnej postaci lub zminimalizować je do paska z ikonami. Gdy po raz pierwszy logujesz się do systemu, warto zajrzeć do zakładek ukrytych pod imieniem i nazwiskiem. Wyświetlimy tu i zmienimy informację o naszym profilu lub przełączymy się na inne stanowisko pracy. Zmienimy także własne ustawienia systemowe, wyznaczymy zastępstwa oraz wyślemy pytanie do administratora w naszej instytucji. Tu również możemy zakończyć pracę z systemem, czyli wylogować się. Gdy wybierzemy opcję Profil, możemy zweryfikować lub uzupełnić dane. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Zapamiętaj, że kliknięcie na logo EZDRP zawsze przeniesie Cię na ekran stratowy systemu. Zatrzymajmy się na chwilę przy ustawieniach. To jedna z najważniejszych pozycji menu górnego, ponieważ w tym miejscu możemy dostosować system do własnych preferencji. Możliwości zależą od zajmowanego przez nas stanowiska, a dokładniej od uprawnień, które nadał nam administrator. Ja mogę w tym miejscu dostosować nagłówki wydruków korespondencji wychodzącej, skonfigurować podpisy, wybrać, które z powiadomień systemowych chcę otrzymywać. Jest tu także sekcja dotycząca spraw. Po ilu dniach ich status jest oznaczany jako pilny, ile mogę dodawać notatek i jakie chcę mieć wyróżniki. Określę też liczbę elementów wyświetlanych na stronie i włączę lub wyłączę potwierdzenia wykonywanych operacji. Mogę też ustalić liczbę zadań wyświetlanych jako pilne oraz dodać formuły dekretacji. Teraz zobaczmy jak ustawienia wyglądają na koncie Wojciecha Pomorskiego, który jest kancelistą. Ma on dodatkowo możliwość konfiguracji ustawień funkcji związanych z obsługą korespondencji. Może dodać ustawienia dotyczące etykiet RPW oraz ustalić maksymalną liczbę rejestracji wpływów podczas jednej operacji. Zapamiętaj, w ustawieniach możemy wskazać czy chcemy otrzymywać potwierdzenia wykonanych akcji. Dodatkowo okienko powiadomień można ustawić w dowolnym miejscu ekranu. Wystarczy je przyciągnąć w pasujące Ci miejsce, a system zapamięta jego pozycję na przyszłość. Ja ustawienia skonfigurowałem już dawno. Teraz pracę w systemie rozpoczynam od sprawdzenia powiadomień. Symbol dzwonka informuje, ile czeka na mnie nowych zadań i co wydarzyło się ostatnio w systemie. W tym miejscu widzę, czy ktoś wyznaczył mnie do zastępstwa lub czy została wykonana jakaś czynność na dokumencie ze sprawy, którą się zajmuję. Z ekranu startowego szybko dowiesz się, co Cię czeka dziś w pracy. Ja najpierw sprawdzam kalendarz. Dzięki niemu wiem, ile spraw i zadań mam do zrealizowania na dzisiaj. Poszczególne wpisy przenoszą mnie bezpośrednio do konkretnych spraw i zadań w systemie. Rutynowo rzucam też okiem na notatki, które dodałem. Te żółte mają charakter ogólny i pomagają mi odnaleźć się w tym, co mam do zrobienia. Pomarańczowe przenoszą mnie do konkretnych spraw. Szczególną satysfakcję sprawia mi ich usuwanie, bo wtedy widzę postępy w pracy. Wzrokowcy powinni być zadowoleni. Kołowe wykresy pokazują liczbę spraw i zadań. Gdy klikniemy oznaczony kolorem status pilne na dziś lub po terminie, system przeniesie nas bezpośrednio do widoku biurko, w toku lub do zakładki zadania. Z prawej strony ekranu startowego widzimy komunikaty zarówno te, które wpisał administrator infrastruktury, jak i osoba upoważniona w naszej instytucji. Warto je czytać, gdyż dotyczą ważnych spraw. Poniżej znajdziemy informacje o aktywnych zastępstwach. Gdy klikniemy w nazwisko zastępowanej osoby, rozpoczniemy pracę na jej koncie. W prawym dolnym rogu ekranu dostępne są przydatne linki, a wśród nich ten najważniejszy, gdy zaczynamy przygodę z systemem, czyli link do podręcznika użytkownika ZDRP. Osobiście lubię, gdy menu główne jest rozwinięte i wszystkie opcje są zawsze widoczne. Przyzwyczaiłem się do tego, że w ten sposób szybko przechodzę do nowych zadań. To co widzisz w menu głównym zależy od nadanych Ci uprawnień. Ja prowadzę sprawy, więc mam dostępne wszystkie funkcje, które tego dotyczą. Menu kancelisty Wojtka wygląda zupełnie inaczej. Ma on dostępne zakładki, które umożliwiają zarządzanie korespondencją. Z kolei Patrycja Świętokrzyska, nasza administratorka, po zalogowaniu się na swoje konto ma dostępne wszystkie opcje, w tym także panel administratora. Niezależnie od nadanych uprawnień wszyscy znajdziemy w menu zakładkę zadania. To tutaj trafiają dekretacje, prośby od kolegów i inne czynności, które dotyczą konkretnego pisma lub pism. Aby w pełni zrozumieć logikę nawigacji w systemie, warto zapamiętać, że po zaznaczeniu konkretnego pliku bez względu na to, czy zrobimy to z poziomu widoku zadania, sprawy czy pisma, po prawej stronie ekranu pojawi się menu, w którym wyświetlone zostaną wszystkie dostępne dla nas opcje procedowania danego dokumentu. System EZDRP ma duże możliwości i wiele rzeczy można w nim dopasować do własnych potrzeb i przyzwyczajeń. Ułatwia to pracę i pomaga w terminowym wykonywaniu zadań. Aby się płynnie poruszać w EZDRP wystarczy zapamiętać, że do dyspozycji masz menu górne, menu główne i menu kontekstowe, które pojawia się z prawej strony po zaznaczeniu konkretnego dokumentu.